Mój w dupę już więcej znamien, bo nasze krzywy nie grasz. nie potrzebujemy Cię w naszym składzie. Ty chuju, krzywy wjedaj, ty kurwo, się jeszcze grać. A ty nie trzymaj się na rynku, coś.